Widzicie, dzisiaj ozdradzam taki 3, a w zasadzie to 9, bo 3 razy po 3, życiowe tajemnice o babach. No to to tak. Wiecie, czego baba nigdy nie ma? Baba nigdy nie ma czasu, pieniędzy i w co się łoblic. A wiecie, co zawsze baba mo? Baba mu zawsze recht, szwarne dziecka i głupi go chopa. A wiecie, z niczego baba poradzi zrobić? Kapka dziwnie to brzmi. Baba z niczego poradzi zrobić żałot, pigos, no i dupne larbo. No i tym optymistycznym akcentem Miejcie się fajnie I do no zaś Ahoj no i daj subskrybujcie te Kanały, lajkujcie, oj daj na te pierdołki sroki Sanda musi być